No cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. Witam Cię w kolejnym hangałciku na żywo i dzisiaj odpowiem na pytanie, czy jak nie masz jednego oka, to masz jakieś szanse na uzyskanie pozwolenia na broń? To samo w zasadzie dotyczy się, jeżeli chcesz zostać licencjonowanym pracownikiem ochrony. Normy są w chwili obecnej praktycznie identyczne, poza tym, że pozwolenie na broń dostajesz na 5 lat, licencję ochrony maksymalnie na 3 lata. Oczywiście tradycyjnie zaczynam tutaj od maila od mojej, mojego widza, a w zasadzie matki mojego widza. Witam panie doktorze, zwracam się do pana z następującym pytaniem. Mój syn w wieku 14 lat w wyniku wypadku utracił widzenie obłoczne w lewej gałce ocznej, teraz ma lat 18 oczywiście ukończone, jest uczniem technikum, należy do koła Łowieckiego, do koła Myśliwskiego. Wzrok w prawym oku ma bardzo dobry, wybornie strzela zarówno do rzutek, ruchomych celów, jak i do tarczy na strzelnicy. Proszę mi powiedzieć, jako osoba z branży i z dużym doświadczeniem, dziękuję za komplement. Czy ma on jakieś szanse przejść pomyślnie badania lekarskie i otrzymać pozwolenie na broń? Może po uprzednim badaniu pola widzenia czy jest szkoda państwa czasu i naszych pieniędzy, bo nie ma takich możliwości? Jestem instrumentariuszką, z poważaniem, pani Małgosia. Oczywiście imię nie jest prawdziwe. No, y, zawsze mnie to zastanawiało, to widzenie obłoczne, y, potrzeba jego przy pozwoleniu na broń, z prostego powodu, że no, z reguły strzelanie takie sportowe polega na tym, że Wystawiasz tą rękę, zgrywasz muszkę ze szczerbinką i drugie oko zamykasz. Natomiast przepisy są tutaj nieubłagane, z tego wynika, że jak strzelasz, to raczej tak, no musisz patrzeć oboma oczyma, tak? Nie okami, tylko oczyma i zabawa polega na tym, że w przepisach jest wyraźnie napisane widzenie obuoczne u osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń, u osoby ubiegającej się o kwalifikowanego, o licencję kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej musi być zachowane, czyli nie ma żadnych wyjątków. Badanie pola widzenia tutaj nic nie da, bo praktycznie jedno oko i tak z tej strony nic tutaj, mało co się wybada, prawda. Także no, przykra sprawa, ale według przepisów, Takiej możliwości nie ma, aczkolwiek no, przepisy przepisami, ja spotkałem się z wadliwą kwalifikacją jakichś osób takich szczególnie myśliwych, którym ktoś jakimś cudem no, to pozwolenie na broń dał, pomimo tego, że obowiązkowym przy, w zakresie badania myśliwego jest konsultacja okulistyczna, czyli jakim cudem ten, ten pan dostał, czy ta osoba dostała, to już... No, nie mi dociekać, prawda, natomiast według przepisów prawa taka możliwość nie istnieje. Co tam jeszcze mogę powiedzieć, no barwy, wymagane jest widzenie barw podstawowych, o ile pamiętam to jest czerwona, może to tanie jest zbyt czerwona, żółta, żółta to jest bardziej ta, ta barwa, no i barwa zielona, to masz barwę zieloną tutaj. Na tym kończę, no, twarde prawo, lecz prawo, szkoda, że ten chłopak jakoś nie może kontynuować tego swojego, tej swojej pasji w tym kółku myśliwskim, no niewiele na to poradzę, jeżeli masz jakikolwiek komentarz co do badań na broń, oczywiście umieść go tutaj poniżej pod tym filmikiem, natomiast jeżeli nie jesteś moim widzem, nic straconego tutaj po prawej stronie gdzieś jest, po prawej stronie jest, Link do subskrypcji, wystarczy tylko klikniesz dwa razy i raz na tydzień staram się robić hangout wideo we wtorek. Teraz po prostu testuję nowy mikrofon, zrobiłem ten hangout troszkę, troszkę częściej, jeden po drugim. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do badań, osób uprawnionych do noszenia broni i kandydatów na broni.